Pełno biżuterii dla ciebie mam Pełno biżuterii dla ciebie mam Pełno biżuterii dla siebie mam Pełno biżuterii dla siebie mam Jak coś brakuje, to do jubilera raz Gdy będzie trzeba, to zawsze zmienię pas Wiesz, że będę po twojej stronie A jeśli będzie ładna, to pojedziemy do harmonii. Mam nadzieję, że się uda Niektórzy nam tego życzą, a niektórzy nawet nie wiedzą jak się uda, zarabię dużo i pobójniemy w dole Dam ci dużo, jeśli będziesz ciała Twój brzuch, twoje nogi, twoje włosy, ręce i twoja twarz To jest idealny powód, dla którego chodzę do tego bordelu. Sprawia to też, że się jak w niebie I mam nadzieję, że pójdzie razem w przestrzeń to Może kiedyś podejdziesz się sam przytulić potraktujesz mnie jak śmiecia Pełno biżutarii na sobie mam Pełno biżutarii dla ciebie mam Pełno biżutarii na sobie mam Pełno biżutarii dla, dla ciebie mam Pamiętaj, zrobię dla ciebie dużo Ale nie zrobię wszystkiego I tak wiem, że tego nie słuchasz Ale mam nadzieję, że to, co ciebie dotrze Pełno dla ciebie mam, pełno biżuterii dla ciebie mam. Pełno biżuterii na sobie mam, pełno biżuterii na sobie mam. Ona znowu jest omoistna, nie mogę. Wszędzie z bo na to mój skarb Ty z obzareł Ky później da Kobie ciebie, o tym yeah. marzyłaś Kurwa, więcej nie kłam, bo mnie to kurwa rani Sam twoje serce a teraz nie nic dowiedziałem się, że ty jesteś Porła się z innym, to jest twoja prawda, nie chcę sobie znać, jest piękny Wi dla Ciebie mam Pełno bierzutari dla ciebie mam Pełno biżutari dla siebie mam, pełno biżutari dla siebie mam